A wieść o nim rozeszła się po całej Syrii. Przynoszono więc do niego wszystkich cierpiących, których dręczyły rozmaite choroby i dolegliwości, opętanych, epileptyków i paralityków, a on ich uzdrawiał. I szły za nim liczne tłumy z Galilei i z Dekapolu, z Jerozolimy, z Judei i z Zajordania. Jeszcze wczoraj kontemplowaliśmy małe Dzieciątko Jezus, adorowane przez trzech króli z Dalekiego Wschodu. Dziś słyszymy o misji Jezusa wśród ludności z pogańskich terenów Galilei. Bóg przyszedł na świat w ludzkiej postaci, aby objawić się całemu światu. Nie jednemu narodowi, ale wszystkim ludom i narodom. Orędzie dobrej nowiny, którą ogłosił nam Jezus, jest uniwersalne i ponadczasowe. Kłamstwem jest sądzenie, że Jezusowa Ewangelia nie jest już na nasze czasy albo że została spisana w innej kulturze i dlatego nas nie dotyczy. Ewangelia jest ciągle aktualna i ma moc przemiany życia zarówno poszczególnych osób, jak i całych społeczeństw. Gdybyśmy tylko zechcieli ją przyjąć, to i w naszym życiu, i w naszych środowiskach przyniosłyby owoce takie, jak w życiu tamtych pokoleń. Wielu z nas nazywa samych siebie uczniami Chrystusa, ale niewielu z nas jest w rzeczywistości Jego naśladowcami. Wyczekujemy obietnic i przywilejów przysługujących apostołom, ale obowiązków wynikających z faktu bycia chrześcijaninem już przyjąć nie chcemy. Kiedy w tych dniach słyszymy, że światło Chrystusa odnosi tryumf nad ciemnościami ludzkich serc, prośmy, aby to światło coraz mocniej rozświetlało również i nasze serca i umysły, abyśmy poznając Boga w widzialnej postaci zostali przezeń porwani do umiłowania rzeczy niewidzialnych.